A, nie słyszę tego. Dobrze. Teraz chcę sieć, Iko, i se graj. Raz połarsów. Chcę to przechodzić i se zobacz. Ja cię będę gadać, RNG cię zabija. Mhm. Nie mogę, po prostu. Przestał już. na yeah. dziś? I tak mi Arangiz zabije jak ten, jak Iko powiedział. Coś pojedź, nie. Czy coś pojeść? Przy... Dobra. Dobra, powiedz. Nie mogę Nie mogę No mów. Tylko potem, żeby nie było, żeby Dobra, ze mnie postaram się. Y... Byłem wyciszony, bo bałem się, że mój pilot od ledu się zniszczył i już zacząłem narzekać, nie? No. Y I co nie, było mi strasznie smutno, ale tak naprawdę źle wsadziłem baterię. Wow. Jestem historia. Nie. To Ej, to jest teraz dawna próba. Wiesz, że takie mówienie jest jeszcze gorsze. Ja wiem, ale serio. A nie, prawie Nie krakaj, nie krakaj No dobry czas, no 2,35. 2,35. Co? No? Ono oprócz. No, Mamy opóźnienie 5 sekund. Co mo możliwe, no. Co? No, u mnie już czas... Ja czekaj, ja, do ja dopiero... U mnie już czas 2.05, a ty jaki masz gromel? Okay. Dopiero teraz mam 3 minuty. Aha, czekaj. Tak, y otwierzę telefon, to zadziała. Będzie 5. już czas. Uksiii. Pretty. O, drzwi miałam zamknięte, super! O, 3.20 jest Jakie czy 3.20 ładny flik kamerum kamerą Freddy, please! Jamel Już nic więcej nie muszę robić. Nic. Utrzymać baterię. Tylko utrzymać baterię. O kurde. Jesteśmy świadkami. 20 sekund. I koza mi jak coś. 20. Jest! Tak. A ja nie nagrywałem. No! ci tak, ja Na czas ostatnich 4 się popłakał. Jaki chłopiec podnosi. Już psycho się Dobra, kończ tego live'a. Bo to, to jest dobre zakończenie live'a, Ja, bo ja, ja muszę Ja to od razu wrzucam na etnie. Iż mama mi dzwoni no. tak, no bo... się, pochwal się Tak Jest Wreszcie koń, koń, Kończ tego live'a, bo ja podróbkę no. muszę zrobić Przeszedłem 50 na 20 No ja jesteś jedną z tych osób, nie? Wiem, wdarłem się, wiem tak, wiem. Okej! Okay. Okej, okay, dobra, dobra. Przepraszam, dobra, już I tak. Dobra, kończ, kończ, dawaj. Okej, okay, oglądnijmy sobie kod Ja pierniczę. Ja, ja, ja od razu to nagrywam i wrzucam na jedzenie całego rana. Dzięki. Oj, przepraszam, że nerwy już. Nie wiem, co tu się zdarzyło. <sum> bez powersów! Wcześniej robiłem to z powersami, teraz bez. Przez inne levels wypróbowałem sobie pięć, 4, a kiedyś jeszcze przez trzy inne. Ale nie, czy pięć? na i jeszcze skrybowałem. A tak samemu tak, on... próbowałem bez. Jeszcze raz. <słuch> <słuch> nie wiem, po co istnieją takie puste w tej grze. Też nie wiem, ale sobie wyglądam, bo. A ja jeszcze muszę fany moment z zmontować Ale <śmiech> <wioski>. <śmiech> Wreszcie mogę przeprosić wszystkich, na których nakrzyczałem Przepraszam was wszystkich Przepraszasz <śmiech> mnie? Przepraszasz Kapiego? Tak, nie, Kapiego nie <śmiech> Okej okay. Dostaj kad stenkę w sumie powinien dostać inną ale nie Ein, no nie ważne zapis live'a? Więc No prawda, ta grałem jest dużo sam, że nie sobie No shot travel. Tam shot. Ja jestem już w na wszyscy. Tak samo HENGZIN GAILU Film... Czekaj, to ja mam do powtórki? To nie jest... 3 godziny temu, a to nowy live był, nie? Eee. Nie, nie, nie, nie był to ten... Rozdziały Ultimate Custom Night O Tak! F12, złota statuetka Wreszcie! Bez powersów! Mogę się pochwalić, bez! Bez niczego. Tak. Dobra, Ej, ale ja, szczerze, dla ja, ja tych to... osób, co wydawała się reakcja udawana, to szczerze, jak sami byście przeszli tyle, co, co naprawdę wtedy... Ej, nie, to szczerze, jak ci bije jeszcze tak serce, to... O, wreszcie, co zrobiłem? Cieczały częste, ale teraz pozytywnie. już Nie muszę do tego wracać. I Gosia, drumel przeszedł 5 na 20 ok.